No, nie chcę cię zmuszać, ale na moim Instagramie może zobaczyć moje zdjęcia i mnie zaobserwować. Oh no. Właśnie mi się zachciało zrobić nowe zdjęcie profilowe na YouTubie. Mogę szczęście. Cześć. Te wszystkie przeróbki, które widzieliście z Miserage albo z Gangsta Paradise, nie wymyśliłem, ale ja je zrobiłem. Dziękuję za 3K follow, nawet już jest więcej, może po tym filmie będzie 4 no jest was już, jest was już dużo kurde jakie to jest trudne no chciałem podziękować że za to, że jesteście, za to, że oglądacie bo jest mi niezmiernie miło, że to tak wystrzeliło i nie tylko w Polsce też piszę komentarze i z innych krajów, gdzie komuś po prostu wyświetla się ten film, nie wiem czemu dziękuję, że dajecie mi jakieś pomysły na te przeróbki bo na przykład sam to czasem nie mam pomysłu no ale jak jest jakaś słabsza jakość, no to tak średnio bym mógł to zrobić, bo brzmiałoby to jak moja pralka. Nie wiem czy słychać, ale tam jest moja pralka. Zrobię sobie profilowe jak każdy normalny człowiek w Sony Vegas. O, no to nieźle, skończyłem. Łatwo. To jest nietypowy film dla mojego kanału i dlatego mam nadzieję, że. że nie będzie jakiegoś hajtu, że na przykład nie jest to jakaś z Rage albo z, z Paradise. A jak komuś coś się nie podoba, to nie będę zatrzymywał. Możecie sobie iść dalej. Mam nadzieję, że zostaną tylko ci, którym się podoba co ja tworzę i nieważne to jest, czy to jest przeróbka z Mister Rage albo Gangsta z Paradise, albo jakiś inny mój film, na przykład z twarzą, czy coś bo na przykład od tego zaczynałem no, sami byłem ja, Sasza. Good